gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Z upodobaniem przyglądamy się innym ludziom, a to upodobanie jest tym większe, im więcej uda nam się zlokalizować niedoskonałości i grzechów u naszych bliźnich. Czasem powodem takiego zachowania jest obawa, strach przed tym,